Dzień dobry, nazywam się Tomasz Pawlak i chciałbym zaprosić Was do wysłuchania mojego podcastu związanego z szeroko pojętą tematyką ochrony informacji, zarządzaniem ryzykiem i zgodnością w serwisach IT. Wartość informacji w organizacji. Aktualnie w wielu organizacjach wartość informacji jest nadal niedoceniana. Wyciek krytycznych danych może narazić organizację na duże straty finansowe, utratę zaufania klientów i wizerunku budowanego od wielu lat. Często nie wiemy jakie dane w organizacji są najbardziej krytyczne i które dane powinny być szczególnie chronione mając do dyspozycji i tak ograniczone zasoby ekspertów z obszaru bezpieczeństwa IT. Dane chciałbym tutaj podzielić na takie dwie kategorie. Pierwsza kategoria jest związana z krytycznymi danymi biznesowymi. Otóż co to są te krytyczne dane biznesowe? Są to wszelkiego rodzaju dane, których utrata Nieautoryzowany wyciek lub naruszenie integralności może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. I tak przykładowo, krytycznymi danymi mogą być własność intelektualna, patenty, nieopublikowane dane finansowe, specyfikacja produktów, dane laboratoryjne, wszelkiego rodzaju. Klucze prywatne, na przykład do firmowego serwisu z certyfikatami, hasła administracyjne do domen internetowych, poczty firmowe, pliku do menadżera haseł, hasła administratorskie do domeny Active Directory i tak Dodatkowo chciałbym też wspomnieć, że pomimo tych wymienionych podstawowych źródeł musimy też pamiętać o powiązanych kopiach bezpieczeństwa oraz replikacji tych danych, które mogą być zapisane w wielu miejscach. Drugą kategorię, o której chciałbym omówić to jest kategoria związana z faktem, że w wielu sytuacjach nasze dane podlegają wszelkim rodzajom regulacjom i tutaj Musimy być zgodni z tymi regulacjami. Przykładową taką regulacją dosyć znaną jest RODO. Jeżeli przetwarzamy dane personalne klientów lub swoich pracowników, jesteśmy zobligowani do zgodności z tą regulacją. Nieprzestrzeganie tej regulacji może okazać się dla nas bardzo kosztowne. Inną regulacją, z którą możemy mieć do czynienia, to PCI DSS i obowiązuje ona w sytuacji, gdy przetwarzamy dane kart kredytowych. Pragnę przypomnieć, że wiele serwisów IT można powierzyć zewnętrznym dostawcom, ale to właściciel danych ponosi pełną odpowiedzialność prawną w przypadku utraty danych nieautoryzowanemu dostępowi, nieodwracalnemu naruszeniu integralności danych. Takim przykładowym scenariuszem może być migracja danych do chmury. Jeżeli dostawca chmury nie zapewnia nam zgodności z wszystkimi regulacjami, które nasze dane podlegają, to właściciel danych powinien wdrożyć we własnym zakresie dodatkowe kontrolki. Będąc właścicielem danych, jesteśmy odpowiedzialni za cykl życia naszych danych. I tutaj chciałbym wymienić kilka takich istotnych elementów. Pierwsze to stworzenie i modyfikacja danych. Tutaj musimy na samym początku dane odpowiednio sklasyfikować. Czy to są dane krytyczne, czy niekrytyczne? Jak bardzo krytyczne? nadać odpowiednie uprawnienia do tych danych. Oprócz tego powinniśmy przyjąć zasadę jak najmniejszego uprzywilejowania jeżeli chodzi o dostęp do tych danych. Pamiętajmy że tego typu podejście w przypadku skompromitowania konta użytkownika może w pewnym stopniu ograniczyć ilość szkód wyrządzonych w naszej organizacji. Drugim elementem który chciałbym wymienić to jest Przechowywanie danych. Jeżeli chodzi o przechowywanie danych, należy pamiętać o odpowiednim zaszyfrowaniu danych, jeżeli to jest niezbędne, oczywiście bezpiecznymi algorytmami, ustawienie odpowiedniej kontroli dostępu. Dodatkowo pamiętajmy o wykonywaniu regularnych kopii bezpieczeństwa i ich testowaniu, a także w sytuacji na przykład krytycznych aplikacji. Istotny jest tutaj serwis związany z planami ciągłości działania na wypadek jakiejkolwiek katastrofy. Trzeci element. Zarządzanie danymi. Tutaj w tym punkcie chciałbym umieścić takie elementy jak ochrona danych, dostępność, zgodność z regulacjami. Kolejny element to używanie danych. Do tego punktu powinniśmy zaliczyć aktualizacja danych i dostępów do tych danych, analizowanie danych, tworzenie raportów, kontrola wersji. Kolejny element to archiwizowanie danych. Ze względu na obowiązujące regulacje niektóre dane muszą być archiwizowane i udostępniane regulatorowi jeśli będzie taka potrzeba. Taka sytuacja może wystąpić w wysoko regulowanych obszarach na przykład w przemyśle farmaceutycznym lub lotnictwie. I szósty punkt ostatni to zniszczenie danych. Jeżeli dane nie są nam już potrzebne należy je trwale usunąć. Przechowywanie danych bez jakiejkolwiek kontroli może być bardzo kosztowne i znacznie utrudnić nam dostęp do aktualnych danych. Informacja w organizacjach jest bardzo cennym zasobem. Pamiętajmy, że odpowiednie zarządzanie informacją zgodnie z najlepszymi praktykami i obowiązującymi regulacjami pomoże nam uzyskać szybki dostęp do aktualnych danych przy akceptowanych kosztach związanych z przechowywaniem danych. Mając sklasyfikowane dane w razie incydentu mamy możliwość szybkiej oceny zagrożenia i natychmiastową reakcję w przypadku gdy mamy do czynienia z krytycznymi danymi.